Cześć. Siadę ulicą Żernicką. Tutaj jest następnie ulica Jerzmanowska, natomiast jestem koło cmentarza i za chwilę pokażę Ci, gdzie Straż Miejska zaczaiła się z fotoradarem. Jedziemy spokojnie. Niestety chyba ta 40 dalej obowiązuje. I proszę zobaczyć. Sygna... Sygnał już się odezwał. Jest to samochód typu Skoda. Rzecznie stoi sobie. Jeszcze raz zobaczymy Skodę Straży Miejskiej. Ale tym, tym razem jedziemy od strony Jerzmanowa. Tutaj nam nic nie grozi znowu kontrola prędkości 40 no i jedziemy, skodzina sobie stoi skodzina sobie stoi tutaj, ale łapie w drugim kierunku